Dobra, to jesteśmy w drodze na ważne sprawki autkiem i jak widzicie idziemy po klatce schodowej bo wielu z Was się pytało jak to tam z tym van life'em jak siedzimy teraz gdzieś w domu, w mieszkaniu No Jesteśmy w Poznaniu dlatego, że mamy kilka spraw do załatwienia urzędowych i, i dlatego to w sumie jesteśmy tutaj, żeby też odwiedzić rodzinę jedną i drugą. No i żeby pobyć trochę, zobaczyć jak to miasto się zmieniło, pochodzić sobie po różnych miejscach, co też macie okazję zobaczyć w naszych vlogach. I nasz początek, teraz w Polsce jest tutaj. Jesteśmy, powiem tak, po pierwszej próbie rejestracji auta. Tak. No ja i się okazało nie się... Zdrało w papierach oczywiście, tak, tak, tak. ale jesteśmy przyzwyczajeni, bo w Danii tak samo nic nie załatwić za pierwszym razem. Mamy czas, działamy więc dalej. działamy dalej, poprawimy to i jedziemy z powrotem. Dobra, to pomimo tego, że nie udało nam się zarejestrować tego auta jeszcze, to pół biedy, ale Chciałam się z Wami jedną rzecz podzielić. Jest to moja głęboka frustracja, tak samo jak Pana Grzegorza, owoc mnie. I e, czuję, że muszę to z siebie wyrzucić. Co się tutaj kurna dzieje? Dlaczego, e, przychodząc do jakiegoś polskiego urzędu, e, czy rozmawiając na jakichś infolinii odnośnie jakichś informacji... Wszyscy są po prostu chamscy, jakby się normalnie chciało zabić. Tak. Człowiek normalnie zaczyna rozmowę, normalny ton głosu, a odpowiada kan bądź pani z takim, e, jakby to powiedzieć... Z ryjem. No, nie mówiąc brzydko, no dokładnie. Dokładnie nie, nie chciałam tego mówić, ale z ryjem. E, mówiąc, nie wiem, tak, tak łaskę po prostu człowiekowi robiąc, że w ogóle człowiek dzwoni do nich i zawraca gitarę, bo oni są tutaj ważni i pracują i tak dalej. Ja rozumiem, można mieć cięższy dzień, ale kurczę, no na każdej infolinii ludzie mają ciężki dzień, albo w każdym urzędzie, no to sorry. No może mają ciężkie życie po prostu i tyle. Kufa, jak żyć? Jak żyć? To jest to pytanie, powiem wam. Więc... Powiem jedną rzecz. Zawsze jak do kogoś dzwonimy i przychodzimy do tych urzędów, to staramy się chyba im polepszyć dzień, bo konie... na koniec rozmowy zawsze ich ton głosu się zmienia i e... miękną naszą dobrocią. Siemano. Siemano. Zgadnijcie to. Lecimy z drugim podejściem na rejestrację auta w Polsce. I tym razem się uda. Tym razem się uda. Trzymajcie za nas kciuki i lecimy. Jesteśmy pod urzędem. Dojechaliśmy na naszych rowerkach. Lecimy po odbiór Zobaczymy. Uda się tym razem. Uda się. Trzymajcie kciuki. Powiem tak. Jesteśmy po próbie rejestracji auta, ale jak możecie się domyślać, po moim tonie głosu. Nic nie załatwiliśmy. Nic nie załatwiliśmy, ponownie. O, pan musi mieć oryginał, a tu jest napisana kopia. Pomimo tego, ja że.. Nie rozumiem co pan mówi, ale to jest kopia. No pomimo tego, że na dokumencie, którym, o którym mówimy teraz. Jest i pieczątka, jest i podpis, to nie jest żadna jednak seruwa Jedno Nic... słowo, oryginał i kopię. I do widzenia, dziękuję, to co z tego, że srałeś się i robisz tłumaczenie wszystkich możliwych dokumentów, co z tego, że marnujesz swój czas po raz drugi, żeby coś załatwić, ale tu się po prostu nie da załatwić. Więc powiem wam tak, do zobaczenia w próbie y, trzeciej i miejmy nadzieję, że ostatniej. Pff, too much. jedziemy coś zjeść. Dzień dobry. Jest dzień naszego trzeciego podejścia do próby rejestracji auta. I tym razem się uda. Tym razem się uda. Jedziemy teraz po korektę dokumentów, z którymi mieliśmy problem wczoraj. Więc miejmy nadzieję, że z tym kompletem dokumentów, które mamy teraz, już wszystko będzie dobrze. Stay tuned. Będzie. Będzie. Powiem wam tak. Udało się! udało się! Mamy to! Mamy to. blachy! Kurna, trzecie podejście, ale mamy blachy. Świeżynki wjechały dopiero do stacji rejestracyjnej więc lecimy! A skoro udało nam się dostać do rejestracyjny, rejestracyjne, to co? Ufasz, że jesteśmy It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Friday <laughs> Sunday, it's Friday